Ruszamy ze światełek o. I jak skręcisz od razu do prawej Od razu do prawej O, Tak jak teraz, super O. Przejechaliśmy bardzo dobrze Bo piesi znajdowali się po drugiej stronie części jezdy Nie musieliśmy ich przepuszczać Nie byli na naszym, to na naszym torze jazdy Skręcamy w lewo, do osi jest, bardzo dobrze, dwukierunkowa i szerokim łukiem, nie ścinamy, szerokim, bardzo fajnie. I rozpędzamy się. Tutaj jedziemy prosto, ale my pamiętajmy, że główna jest z prawej strony. Musimy się zatrzymać, popatrzeć, jak mamy możliwość. O, jest piesza, bardzo ładnie. Zatrzymał się przed linią warunkowego zatrzymania. Ustąpił pierwszeństwa pieszej, i dopiero przemieszczamy się dalej. Z przeciwnego kierunku motocyklista pozdrowił Darka Na skrzyżowaniu chcę skręcić w lewo, proszę bardzo, dużo wcześniej Sygnalizuje Zamiar zmiany kierunku jazdy zjeżdża do osi jezdni, zajmuje właściwą pozycję na drodze. I wykonuje lewoskrat. Pokazaliśmy Wam dzisiaj, jak powinniśmy poruszać się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Jak zajmować właściwą pozycję na drodze Żebyśmy dla innych uczestników ruchu Nasza jazda była czytelna Zrozumiała I nie stwarzała zagrożeń W ruchu lądowym Do osi, do osi, cyk, zjeżdżamy O, skręcamy sobie ładnie w lewo Motocykl przepalony Przewietrzony